Uważam, że akcja Stowarzyszenia Projekt Polska Hate Stop jest bardzo ważna z punktu widzenia walczenia z mową nienawiści w Polsce. Każdego dnia jeżdżąc polskimi ulicami widzimy różne takie przyjawy tej symbolicznej nienawiści poprzez rysowanie czy to różnych znaków, czy haseł na murach i w pewnym sensie się do tego przyzwyczailiśmy. Przyzwyczailiśmy się do, do, do tego, że tak ma być, że ta mowa nienawiści jest w naszej przestrzeni publicznej, a przecież tak nie musi być. Możemy z tym walczyć, możemy na to reagować, możemy podejmować takie właśnie działanie poprzez właśnie zamalowywanie tych murów, na których pojawiają się tego typu Hasła. Jeżeli nie będziemy na to reagować, jeżeli nie będziemy podejmowali takich właśnie pozytywnych działań, to, to tak naprawdę będziemy przyzwalali na to, żeby taka mowa się szerzyła w internecie i w naszym codziennym życiu.